Ustal, czy poniższe liczby są liczbami pierwszymi, złożonymi, czy ani tym, ani tym. Przypomnijmy. Liczba pierwsza to taka liczba naturalna, czyli np. Na 1, 2, 3, 4, 5 i tak która jest podzielna tylko przez dwie liczby. Te dwie liczby to 1 i owa liczba. Przykładem liczby pierwszej jest 3. 3 dzieli się tylko przez dwie liczby naturalne, 1 i 3. Innymi słowy, jedyny iloczyn liczb naturalnych, który daje wynik 3, to 1 razy 3. 3 dzieli się tylko przez 1 i siebie samą. Liczba złożona to taka liczba naturalna, która dzieli się nie tylko przez 1 i siebie. Zaraz podam przykład. Będą też przykłady liczb ani pierwszych, ani złożonych. Najpierw liczba 24. Sprawdźmy przez jakie liczby naturalne, z wyłączeniem zera, które też bywa uznawane za liczbę naturalną, przez jakie liczby naturalne większe od zera nasza liczba dzieli się bez reszty. To tak zwane dzielniki. 24 dzieli się oczywiście przez 1 i 24. Wiemy, że 1 razy 24 to 24, ale 24 jest też podzielne przez 2 ponieważ 24 równa się 2 razy 12. 24 jest więc podzielne przez… 12. No i jest też podzielne przez 3, bo 3 razy 8 równa się 24. Nie musimy szukać dalszych dzielników, bo już wiemy, że to nie jest liczba pierwsza. Dzieli się nie tylko przez 1 i samą siebie. Jest to zatem liczba złożona. To jest liczba złożona. No ale znajdźmy resztę dzielników. 24 dzieli się też przez 4, bo 4 razy 6, nie wiem czy stać miejsca, bo 4 razy 6 równa się 24. Oto wszystkie dzielniki 24. Jak widać, jest ich sporo więcej niż 2. Teraz liczba 2. Przez jakie liczby naturalne, większe od zera, 2 dzieli się bez reszty? Na pewno przez 1 i 2. Kolejnych jakoś nie widać. Liczba 2 ma tylko 2 dzielniki. 1 i siebie samą, a tak brzmi definicja liczby pierwszej. Zatem 2 jest liczbą pierwszą. Jest liczbą pierwszą. Ciekawostka. 2 jest jedyną parzystą liczbą pierwszą. Jedyną Parzystą, liczbą pierwszą. Nie powinniście się dziwić, bo z definicji liczba parzysta jest podzielna przez 2. 2 dzieli się przez 2, więc jest parzyste. Dzieli się jednak tylko przez 2 i 1, zatem jest pierwsza. Każda inna liczba parzysta będzie podzielna przez 1, przez samą siebie i przez 2. Każda liczba parzysta dzieli się przez samą siebie, 1 i 2. Skoro z definicji ma co najmniej 3 dzielniki, jest liczbą złożoną. 2 jest liczbą pierwszą, a reszta liczb parzystych to liczby złożone. A tu mamy ciekawy przypadek. 1. 1 jest podzielne tylko przez 1. Nie jest więc liczbą pierwszą, zgodnie z definicją, ponieważ ma tylko 1… Ma tylko jeden dzielnik a nie dwa. Jeden jest podzielne przez siebie, ale definicja wymaga dwóch różnych dzielników, a jeden ma tylko jeden dzielnik. Z kolei liczba złożona musi mieć więcej niż dwa dzielniki, jeden samą siebie i jeszcze coś. Jeden nie jest zatem ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną. Ani tym, ani tym. Dostała liczba 17. 17 jest podzielne przez 1. I 17. Nie dzieli się przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ani 16. Ma dokładnie dwa dzielniki. 1 i siebie. 17 jest zatem liczbą pierwszą.